Witam Państwa serdecznie na 33 sesji Rady Miejskiej w Kowarach 28 grudnia 2020 roku. Witam serdecznie Panią Burmistrz, witam wszystkich Radnych, Pana Mecenasa. Szanowni Państwo, w celu otworzenia sesji proszę o potwierdzenie kworum. Krzysztofa, Pani Beata Spęśnić jest usprawiedliwiona, Pan Stanisław Szmit jest usprawiedliwiony, nie widzę Pana Krzysztofa i nie widzę Pani Ewy. No zobaczymy, może w trakcie sesji. Stwierdzam kworum, w związku z tym otwieram 33 sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Na początek zapoznam Państwa z proponowanym porządkiem obrad. W punkcie pierwszym otwarcie sesji, w punkcie drugim przyjęcie porządku obrad, w punkcie trzecim Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowary. W punkcie czwartym informacje z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. W punkcie piątym informacja przedstawiciela Gminy Kowary w Związku Gmin karkonoskich, W punkcie szóstym pytania i interpelacje. W punkcie siódmym rozpatrzenie projektu uchwały. W podpunkcie a w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Kowarach na rok 2021. W punkcie b w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach. W punkcie c w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W punkcie D w sprawie przyjęcia strategii rozwoju problemów społecznych Gminy Miejskiej Kowary na lata 2020-2027. W podpunkcie E w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowary na rzecz lokalnej grupy działania Partnerstwo Ducha Gór w podpunkcie F w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2021 rok, jest to projekt uchwały z autopoprawką, w podpunkcie G w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary, to jest również projekt y, uchwały z autopoprawką, w podpunkcie H w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2020 rok, również projekt uchwały z autopoprawką, w punkcie I w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W podpunkcie J w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary, to jest również projekt uchwały z autopoprawką. W podpunkcie K w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2021 rok.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 I proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad. E, stosunkiem 11 głosów za. I przechodzimy w związku z tym do e, punktu trzeciego proponowanego e, porządku obrad, czyli do sprawozdania e, Burmistrza Miasta Kowary. Pani Burmistrz, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, witam Państwa. W dniu dzisiejszym zostało Państwu przekazana w formie pisemnej sprawozdanie burmistrza z pracy między sesjami, jak i zostały przekazane sprawozdania od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego od dyrektorów jednostek organizacyjnych i od naczelników wydziału. Chciałabym zwrócić uwagę na kilka elementów, które w dniu dzisiejszym zostały Państwu przekazane. Myślę, że y, bardzo ważną informacją tak dla mieszkańców jak i dla wszystkich jednostek oświatowych jest to, że wygraliśmy e, program pomocowy dla e, wszystkich naszych szkół na kwotę prawie milion osiemset i będzie on realizowany e, program e, w latach następnych przede wszystkim w 2021 roku. Informuję również Państwa, że została ukończona inwestycja, modernizacja oświetlenia ulicznego i w kilka dni temu został podpisany protokół. W środę o godzinie 10.00 jest telekonferencja o godzinie tak, 10.00 jest telekonferencja z firmą w temacie ewentualnie zawarcia ugody. Ta ugoda będzie do Państwu przesłana do zapoznania. Również informuję Państwa, że od dnia dzisiejszego wróciliśmy w urzędzie do pracy w normalnym trybie w poniedziałki od godziny 8 do 16, wtorek, środa od 7.30 do godziny 15.30, czwartek od 7.30 do, do 17 i w piątek od 7.30 do 14:00 Z tym, że sytuacja może w dniu jutrzejszym ulec zmianie dlatego, że mamy jedną osobę już na kwarantannie covidowej, dwie osoby w dniu dzisiejszym udały się do lekarza. Jeżeli się potwierdzi to możliwe, że będziemy w budynku A, czyli w budynku głównym mieli ograniczoną, y, ograniczone godziny ale to na bieżąco będziemy Państwa informować. Również informuję, że y, w Sylwestra y, dla mieszkańców urząd jest czynny do godziny 13. Y, to związane jest z tym, że banki y, na ogół o godzinie 12.00 i kończą już pracę, także jeżeli ktoś z mieszkańców będzie chciał jeszcze załatwić jakieś sprawy to do godziny 13 można będzie załatwić. Na pewno będziemy ograniczać w czwartek pracę urzędu ze względu na to, żeby pracownicy, którzy mieszkają poza terenem miasta mogli wrócić do domu, bo jak wiecie Państwo od 19.00 jest wniosek o to, żeby nie wychodzić spoza miejsca zamieszkania. Informuję również Państwa, że mamy dość dużo szkód po dzisiejszych nocnych wichurach, część pokazaliśmy. Tu jest apel do radnych, do mieszkańców, że jeżeli szkody powstały w wyniku huraganów i wiatrów, które działają, żeby zgłaszać to na awariach, E, oczywiście dotyczy to miejsc, gdzie uszkodzone zostały przez y, mienie komunalne, y, prywatnych y, rzeczy lub y, no, wystąpiły takie sytuacje, że należy podjąć działania. Y, informuję również Państwa, że y, na dzień dzisiejszy y, funkcjonuje, y, y, mamy y, na cmentarzach y, dzisiaj od rana, y, od siódmej rano pracują pracownicy porządkując cmentarze <gryw> dlatego, że y, wiatr narobił dużo szkód, na, na szczęście nie ma jakichś y, uszkodzeń y, pomników, y, bo też o to Państwo y, pytaliście do końca roku już nie będą wykonywane prace w, w, tak przez pracowników pracujących za odpracowanie długu, jak i społecznie użytecznych, dlatego, że programy już zostały zakończone. Wszystkie działania, które na bieżąco są wykonywane macie Państwo w pisemnych informacjach. Tyle ode mnie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Burmistrz, czy ktoś z Państwa ma pytanie jakieś do Pani burmistrz? Nie widzę. Widzę, że w tym momencie włączył się do naszej sesji Pan Krzysztof Łubiński. Dobrze, w związku z powyższym przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad, czyli do informacji z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej. I tak szanowni państwo, 3 grudnia odbyła się 18 komisja do spraw skarg, wniosków i petycji, na której rozpatrywano skargę, która wpłynęła do prac komisji, zaopiniowano uchwałę na 32 sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Rozpatrywano i omawiano pisma, które wpłynęły, były zadekretowane do, do prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ustalono plan pracy komisji na rok 2021 i uzgodniono termin i sposób spotkań z mieszkańcami w sprawie skarg, wniosków i petycji na rok 2021. 7 grudnia odbyła się 19. Komisja Ładu publicznego Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska. Omówiono na niej pisma, które zostały zadekretowane na, do prac komisji i ustalono również plan pracy tejże komisji na rok 2021. 10 grudnia odbyła się 43. Komisja Budżetowo-Gospodarcza, na której omówiono deklaracje i stawki śmieciowe. Omawiano również budżet miasta Kowary na 2021 rok. Omawiano projekt uchwały na sesji Rady Miejskiej. W Kowarach i ustalono plan pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2021. 11 grudnia odbyła się 25. Komisja Oświaty, Sportu i Turystyki. Omawiano na pro, e, projekty uchwał na sesji Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie uchylenia uchwały nr 30, łamane przez 145, łamane przez 8, z 9 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania projektu utworzenia Parku Kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej. I również zatwierdzono plan pracy komisji na rok 2021. 14 grudnia odbyła się 20. Komisja Ładu Publicznego Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska. Omówiono projekt uchwał w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miejskiej Kowary. 14 również grudnia odbyła się komisja do spraw skarg, wniosków i petycji. Zaopiniowano na niej projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej rozpatrywano i omawiano pisma, które spłynęły do, i były dekretowane do prac Komisji. Omawiano sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2020. 23 grudnia odbyła się 44. Komisja Budżetowo-Gospodarcza, na której omawiano projekty uchwał na 33 Sesję Rady Miejskiej w Kowarach. 28, czyli dzisiaj grudnia odbyła się 26. Komisja Oświaty, Sportu i Turystyki, na której omawiano projekt uchwał na obecną sesję w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2021 rok, w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach, w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miejskiej Kowary na lata 2020-2027. Również dzisiaj odbyła się komisja rewizyjna, na której ustalono pracę komisji na 2021 rok i mówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi co do sprawozdań pracy komisji? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do punktu 5 czyli do informacji przedstawiciela Gminy Kowary w związku gmin Karkonoskich. Panie Tadeuszu, czy coś się Tak, tak, tak. tak. Szanowni wydarzyło? Państwo, 15 grudnia 2020 roku odbyła się 12 sesja Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich, którą miałem przyjemność wspólnie z pracownikami przygotować oraz przeprowadzić po tej mojej przerwie. W porządku obrad znalazły się uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej związku na lata 2021-2024 w sprawie uchwalenia budżetu związku na rok 2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości chodziło o instalację przeciwpożarową wraz z infrastrukturą i w sprawie uchwalenia uchwały z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie utworzenia parku kulturowego w Kotlili Jeleniogórskiej treści uchwał w całości zostały zamieszczone na e-sesji zamieszczone zostały również pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie UPF-ki oraz w sprawie budżetu związku oraz w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu związku przedstawionego w projekcie uchwały w sprawie budżetu projekty uchwał wcześniej otrzymały pozytywną opinię Zarządu, który obradował przed, przed zgromadzeniem uchwały za wyjątkiem ostatniej Taki, no, do pochwalenia, że zostały uchwalone jednogłośnie w porządku obrad znalazło się również sprawozdanie prezesa KCGO Pana Roberta Tarsy odnośnie bieżącej sytuacji w KCGO sprawozdanie jest również opublikowane na e sesji. pragnę zwrócić uwagę Państwa między innymi na niemalające zadłużenie KCGO które na dzień 30 sierpnia 2020 roku wynosiło 1 594 000, na koniec września 1 214 000, na koniec października 662 820 zł. No i deklaracja Pana Prezesa, że być może dojdziemy końcem roku do zera, ale być może. I otrzymałem zapewnienie Pana Prezesa, że takie sprawozdanie będzie zdawane na każdej sesji Zgromadzenia Związków Niemkarnowskich jeżeli chodzi o inwestycje pod nazwą modernizacja linii technologicznej do segregacji odpadów została zakupiona prasa kanałowa o wartości 1 298 000 zł i tak jeszcze moja prywatna uwaga że współpraca między władzami KCGO i Związkami naprawdę układa się bardzo dobrze, co myślę, że jest dobrą prognozą na przyszłość, dziękuję bardzo Dziękuję bardzo Panie Tadeuszu, dobudujące informacje. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania co do sprawozdania Pana Tadeusza? Yy, nie widzę. Dobrze, w związku z powyższym przechodzimy do punktu szóstego porządku obrad, czyli do pytań i interpelacji. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, chce złożyć jakieś interpelacje? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu siódmego, czyli do rozpatrzenia projektów uchwał. I tak, jako podpunkt a punktu 7 mamy e, projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Kowarach na e, 2021 rok. Projekt uchwały był przedmiotem prac e, Komisji e, Oświatowej, został pozytywnie e, zaopiniowany. W związku z tym przytoczę Państwu projekt uchwały, uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w Kowarach na 2021 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje. Przyjmuje się miejski program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w Kowarach na 2021 rok, zwany dalej programem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. W punkcie drugim program obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. W paragrafie drugim program finansowany jest ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu miasta. W paragrafie trzecim wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. W paragrafie czwartym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku. Eee, proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Jeszcze tak, Pan Radosław, tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na rok 2021. W związku z tym przechodzimy do podpunktu B punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach. Już przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała również była przedmiotem prac Komisji Oświatowej i została pozytywnie zaopiniowana. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafach od pierwszego do czwartego w paragrafie 5 wchodzi wraz z załącznikami, w paragrafie 5 wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą umiedzającą od dnia 1 stycznia 2021 roku i proszę o potwierdzenie kworum. O, Pani Ewała Borczek dołączyła do nas. Dobrze, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach. W związku z powyższym przechodzimy do podpunktu C punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. I już przytoczę Państwu treść uchwały. To ten projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetowej. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28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 Um, uchwa um, uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia e, 2021 roku. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi e, opiekuńcze. W związku z tym przechodzimy do podpunktu D. E, punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Miejskiej Kowary na lata 2020-2027. I tak przytoczę Państwu treść uchwały uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miejskiej Kowary na lata 2020-2027. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. W paragrafie pierwszym przyjmuje się strategię rozwiązywania problemów społecznych gminy miejskiej Kowary na lata 2020 do 2027 stanowiącą załącznik niniejszej uchwały. W paragrafie drugim wykonaniu uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo Państwa o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Jeszcze Pan Adam? Panie Adamie? Jest. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowaraki jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy miejskiej Kowary na lata 2020 do 2027. W związku z powyższym przechodzimy do pod punktu e punktu siódmego, czyli do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę e, w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kowary na rzecz lokalnej grupy działania Partnerstwo e, Ducha Gór. Powyższa uchwała była przedmiotem prac Komisji Budżetowej. I już przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Kowary na rzecz lokalnej grupy działania Partnerstwo Ducha Gór. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę nieruchomości z, y, zabudowanej budynkiem numerem 8 i 8a po byłym dworcu y, Kowary Dolne oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 19 łamane przez 15 obręb 1 o powierzchni 0,1087 hektara położonej w kowarach przy ulicy Dworcowej na okres 30 lat na zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów kolejowych w Kowarach. Przyjętym uchwałą nr 65 łamane przez 288 łamane przez 14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2014 roku tele, tereny usługowe, prowadzenie działalności kulturalno-informacyjnej i turystycznej. W paragrafie drugim oddanie gruntu o którym mowa w paragrafie pierwszym następuje w drodze bezprzetargowej w paragrafie trzecim ustanawia się termin dzierżawy przedmiotowej nieruchomości na okres 30 lat w celu prowadzenia działalności kulturalno informacyjno-turystycznej w paragrafie czwartym wydzierżawienie nieruchomości należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami w paragrafie piątym wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary w paragrafie szóstym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia w paragrafie siódmym traci moc uchwała numer 19 łamane przez 118 łamane przez 20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kowary na rzecz Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór. Eee, proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Jeszcze Pan Karol. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Jeszcze Pani Anna Klepacz. Jest Pani Ania połączona. Pani Aniu. Widzimy, że Pani nie jest połączona, ale nie, nie, nie mamy głosu Pani Ani. Nie mogę zagłosować. Aha. To będziemy musieli zrobić reasumpcję, bo widzimy Panią. Jeszcze raz Pani Ania, jakby Pani wstecz cofnęła e-sesję, bo czasami tak jest, że ten system się zawiesza, trzeba wstecz. Jeden, jeden krok. Jeszcze raz proszę o potwierdzenie kworum. Dobrze Pani Ania mamy kworum. Brakuje Pana Radosława, Pana Adama i Pani Ewy Borczyk. Tak stwierdzam kworum i proszę o głosowanie jeszcze raz. Teraz brakuje nam Pana. E, tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła e, e, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowary na rzecz lokalnej Grupy Działania Partnerstwa Ducha Gór. W związku z tym przechodzimy do e, podpunktu F punktu siódmego w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2020, 2021 rok. Jest to projekt uchwały z autopoprawką. Czy Pani Przewodnicząca chciałaby dwa słowa powiedzieć? Na czym polega autopoprawka? Dzień dobry, witam wszystkich. Autopoprawka polega na tym, iż komisja dyskutowała co ma zawierać plan pracy na rok 2021 zostały przyjęte wszystkie uwagi po czym każda z uwag po czym każda z uwag została przegłosowana i dodana lub też nie, dodana lub też nie ujęta w planach pracy komisji i tak też się stało, Pan Krzysztof Łubiński poprosił o wpisanie punktu i Pani Zagwara Rodowicz został tylko przyjęty przez komisję punkt pani Dagmary Rodowicz. Czy mam dokładnie mówić na czym to polega? Na czym polegają te punkty, te zmiany? Nie ja myślę, że nie, jeżeli, jeżeli, jeżeli znane są. Słyszę. E, bądź, myślę, że myślę, że nie trzeba. Jeżeli są znane e, członkom Komisji Rewizyjnej e, mi to uzasadnienie wystarczy, także nie ma potrzeby. Pani Proszę, o Proszę bardzo. Ja tylko chciałam odczytać definicję kontroli kompleksowej. Kontrola obejmująca więcej niż dwa zagadnienia problemowe lub 4 do 6 obszarów kontroli, na którą trzeba poświęcić od 120 do 320 godzin. To tak gwoli informacji. Dziękuję bardzo. No to ja może dodam, że właśnie pan Krzysztof Łubiński prosił o ujęcie e, punktu kontrola kompleksowa z działalności burmistrza miasta Kowary. I e, tutaj w tym punkcie, e, wiedząc jaka jest... E, definicja podana przez Panią Ewę. Stwierdziliśmy, że nie ma zasadności, ponieważ jest... E, e, komisja stwierdziła, że nie ma zasadności ujmowania tego punktu, ponieważ e, jest udzielane... Komisja przygotowuje opracowanie, e, jeżeli chodzi o absolutorium, o wotum zaufania. Są przedstawiane raporty, e, no i padło, e, że iż nie jest konieczne wstawianie tego punktu jako kontroli kompleksowej w tej sytuacji. Może to tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo, uzasadnienie jest pełne, no my akurat jesteśmy tą radą, która jako pierwsza ma tą niewątpliwą przyjemność udzielania absolutorium burmistrzowi i wotum zaufania i, i dokonujemy tak wnikliwej analizy pracy pani burmistrz, że tutaj ten zapis no, byłby niepotrzebny moim zdaniem. Dobrze, w związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały, uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. Na podstawie wiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik do uchwały. W Paragrafie drugim wykonaniu uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kowarach. W Paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach e, przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021 stosunkiem głosów 12 za, 1 przeciw. W związku z powyższym przechodzimy do e, podpunktu G punktu siódmego, czyli do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary, projekt z autopoprawką. Pani Skarbnik prosimy o dwa słowa. Od momentu złożenia, przede wszystkim dzień dobry Państwu, od momentu złożenia projektów uchwał na dzisiejszą sesję do urzędu wpłynęły dodatkowe pisma, które wymusiły konieczność dokonania autopoprawki. Momencik nie słuchać Pani. Teraz nie wiemy dlaczego. Halo? Czy teraz słychać? Słychać teraz? Teraz słychać ale prawdopodobnie z mojego mikrofonu. Ale dobrze, jak słychać to jest. Dzień dobry Państwu. Od momentu złożenia projektu uchwały na dzisiejszą sesję do urzędu wpłynęły pisma, które spowodowały konieczność dokonania zmian już w złożonej uchwale. I tak wpłynęło pismo Wojewody Dolnośląskiego e, zwiększające kwoty dochodów i równocześnie wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. To wymusiło zmiany w załączniku dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej i wykazywanych tam kwot e, przy dochodów i wydatków roku 2020. Dodatkowo w związku z faktem odebrania już inwestycji modernizacja oświetlenia ulicznego skorygowano kwotę długu, która jest jedną z istotniejszych pozycji we Wieloletniej Prognozie Finansowej i przedstawiono rzetelny, wiarygodny wykaz skład długu i tak gmina w związku z zakończeniem realizacji inwestycji będzie dokonywać skład jej przez 144 miesiące. To jest do końca 2031 roku. Równolegle dokonano korekty kwoty długu wynikającej z zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na Modernizację, modernizację ogrzewania w 2018 roku. Dziękuję. Dziękujemy Pani Skarbnik. Ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę, w związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały. E, uchwała e, nr 33 łamane przez 2009 łamane przez 20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28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 Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary. W związku z tym przechodzimy do podpunktu i punktu siódmego w sprawie ustalenia... A, jeszcze H, bo to była wieloletnia prognoza. Tak, H w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary. Oczywiście. Tak. Proszę bardzo Pani Skarbnik. To... Tak, do, do tej uchwały również jest autopoprawka, która obejmuje pisma wojewody i zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta jeszcze w bieżącym roku. Dodatkowo w międzyczasie y, wpłynęły wnioski Szkoły Podstawowej nr 1 dotyczące przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w związku z, bieżo... z stałą działalnością szkoły. Wpłynął również wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących o zmianę w planie wydatków. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę. W związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała nr 20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary. Nie. To jest, przepraszam. To była autopoprawka do, do wieloletniej prognozy. A to jest ta uchwała. Uchwała numer 20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2020 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafie pierwszym, drugim, trzecim czwartym. Paragrafie piątym wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. W Paragrafie szóstym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o potwierdzenie kworum. Jeszcze pan Karol? Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowrach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2020 rok. W związku z tym przechodzimy do podpunktu i w sprawie e, punktu 7. Czyli do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego e, tych wydatków. Tutaj tak, to jest projekt uchwały bez autopoprawki. Czy ktoś z Państwa ma tutaj jakieś pytania? Nie widzę, Pani Skarmingu chciała coś powiedzieć tutaj. nie dobrze. W związku z powyższym przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Ustala się wykaz wydatków umieszczonych w budżecie Miasta Kowary na 2020 rok które nie wygasają z upływem 2020 roku oraz określa ostateczny termin ich dokonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim ustala się plan finansowy wydatków niewygasających wygasających z upływem 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W paragrafie trzecim wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. W paragrafie 4 uchwa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Jeszcze panie, tak, jedno, stwierdzam, że Rada Miejska w Towarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W związku z powyższym przechodzimy do podpunktu J punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. To jest też projekt uchwały z autopoprawką. Tak. Słowem wstępu dodam, że 23 grudnia do urzędu wpłynęły trzy uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej, zawierające pozytywną opinię do przedłożonego projektu uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok w sprawie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary oraz w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta, który jest widoczny w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kowary. Jeśli chodzi o autopoprawkę do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej to odzwierciedla ona te zmiany, które były dokonane w uchwale budżetowej miasta na 2020 rok, czyli te kwoty pokazane w kolumnie roku 2020 odzwierciedlają te zmiany, które również na dzisiejszej sesji są przed Państwa podejmowane. Równocześnie skorygowano kwotę długu, bo tak jak Państwo wiecie projekt w sprawie uchwały wieloletniej prognozy był przedstawiany Państwu pierwotnie na, w połowie listopada, później w, w połowie grudnia, a w międzyczasie tak miasto podpisało dwie, y, dwa aneksy do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i odebrało inwestycje modernizacja oświetlenia ulicznego, a to wymagało z kolei korekty wieloletniej prognozy finansowej y, z uwagi na tą istotną pozycję, czyli kwotę, kwotę długu i również z faktu dokonania zmian po stronie dochodów i wydatków w samym projekcie uchwały na 2021 rok skorygowano kwoty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 poprzednie uchwały y, budżetowe i, i, i znaczy ta, ta uchwała budżetowa została pozytywnie zaopiniowana przez naszą komisję budżetową, a y, mamy do tego również pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, tak? y, W związku z tym proszę o potwierdzenie kworum. Jeszcze Pan Krzysztof. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przejęła uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary. W związku z tym przechodzimy do podpunktu K, czyli do projektu uchwały budżetowej miasta Kowary na 2021 rok. To jest również projekt z autopoprawką. Autopoprawka dotyczy zwiększenia e, po stronie wydatków kwot dotyczących realizacji projektu Polsko-Niemieckie Tradycje Piwowarskie. Tutaj z uwagi na niemożność wykonania tego zadania w terminie, e, z uwagi na sytuację pandemiczną na świecie i współpraca z, z Niemcami jest w tym momencie utrudniona, część wydatków musiała zostać przeniesiona na rok 2021 i wymagało dokonania korekty, e, korekty przedłożonego już Państwu projektu budżetu na 2021 rok po zmianach plan dochodów wynosi 49 547 000 zł, dochody bieżące 47 520 ,000 zł, dochody majątkowe 2 miliony 27 tysięcy wydatki 50 milionów 23 zł w tym wydatki bieżące 48 173 milionów zł wydatki majątkowe w wysokości 1 osiemset niecałe 50 tysięcy złotych. Pokazano do, do, szczegółowo dochody majątkowe, jakie gmina zamierza w przyszłym roku realizować. Pokazano również kwoty dotacji, jakie zamierza gmina udzielić na rzecz podmiotów z sektora finansów publicznych i z sektora finansów niepublicznych. Pokazano również plan wydatków i dochodów zleconych które gmina będzie realizowała w przyszłym roku i są to w wielkości 13 452 tysiące złotych. Dziękuję. Ja ze swojej strony dodam tylko, że planowana kwota deficytu na przyszły rok to jest 475 000 897 złotych. No i myślę, że przy tej sytuacji obecnej kryzysowej, pandemicznej jest to ona do zaakceptowania i myślę, że dobrze by było, gdybyśmy, gdyby nam się udało ją utrzymać, albo nawet zmniejszyć Zobaczymy. Dobrze, czy są jakieś pytania? Nie widzę. Ja tylko chciałam coś dodać. Proszę bardzo. Ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj w sprawach różnych Komisja Rewizyjna również porozmawiała w temacie wieloletniej prognozy deficytu oraz budżetu na rok 2021 i komisja też, na komisji została przedstawiona właśnie opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca tych trzech tematów, no i komisja jeszcze będzie się zapoznawać, w każdym razie my również jako komisja rewizyjna jesteśmy bardzo zadowoleni, że to tak wygląda, to tylko tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo.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 16 w paragrafie wraz z załącznikami w paragrafie 17 wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary w paragrafie 18 uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Czy ktoś z Państwa, e, proszę o potwierdzenie kworum, już pytania były. Tak stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Czy najważniejszy głos został Pan Krzysztof. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie e, Uchwały Budżetowej Miasta Kowary na 2021 rok. W związku z tym przechodzimy do e, punktu 8 porządku obrad, czyli do spraw różnych. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pani Burmistrz, proszę bardzo. Szanowni Państwo, chciałabym zwrócić uwagę na to, że y, kilka tygodni temu został zawieszony na stronie internetowej również przesłany do Państwa program rozwoju Gminy Miejskiej e, Kowary i zbieramy uwagi do 11 stycznia 2021 roku. Uprzejmie proszę o zgłaszanie tych uwag. Są, jest formularz do zgłaszania. Na pewno jest trochę rzeczy, które należałoby w tym programie rozwoju uwzględnić i bardzo proszę o zapoznanie się z tym. Również informuję Państwa, że zostało wystosowane oświadczenie, apel do mieszkańców o niestosowaniu i nieużywaniu petard w Sylwestra bo no, grozi to niebezpieczeństwem, jest to nieekologiczne i taki apel na pewno y, powinien przynajmniej w części odnieść skutek. Informuję również Państwa, że w związku z sytuacją pandemiczną, y, ale i z testami, które y, szczepionkami, które wpłynęły już do Polski, y, na, mamy już potwierdzenie, że CITOMED będzie wykonywał szczepionki dla mieszkańców KOWAR i nie tylko, także będzie można się po 15 stycznia zapisywać i takie ewentualnie szczepionki pobierać. I również informuję, że obecnie w Citomedzie są szczepionki dla mieszkańców powyżej 75 roku życia przeciw grypie. Również chciałabym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować Państwu za pracę w 2020 roku. Był, jest to, pełnienie funkcji burmistrza jest dla mnie zaszczytem i bardzo się cieszę, że mogłam z Państwem pracować przez ten 2020 rok. Bardzo trudny, nie tylko dla mnie, również dla Państwa, dla pracowników, no, znaleźliśmy się trochę w innej sytuacji. Mam nadzieję, że rok 2021 będzie lżejszym rokiem, że szczepienia spowodują, że będziemy mogli wracać do normalności, czego i sobie, i Państwu, i wszystkim mieszkańcom bardzo serdecznie życzę. I przepraszam za to, co było niewykonane w 2020 roku. Mam nadzieję, że w 2021 roku będzie więcej wykonane i będzie to rok dalszego rozwoju naszego miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Burmistrz. Szanowni Państwo, ja z tego miejsca również chciałbym serdecznie podziękować Państwu za współpracę w roku 2020. Muszę powiedzieć, że to no sama przyjemność pracować z takimi radnymi. I myślę, że w całej tej mizerii, w całym tym kryzysie, który nas spotkał, pozytyw taki, że nasza, nasze miasto, nasza gmina trafiła na, na taką Radę Miasta i na taką Panią Burmistrz i takiego wiceburmistrza, taką Panią Skarbnik, że w tym kryzysie sobie dosyć dobrze radzimy. No i z tą nadzieją, że przyszły rok będzie już rokiem, odwilży we wszelkich obostrzeniach, życzę Państwu zdrowia, życzę Państwu szybkiego dostępu do Narodowego Programu Szczepień, bo jest to istotne, no i bezostanie zdrowia i i powiem szczerze, że brakuje już nam wszystkim chyba takiego bezpośredniego kontaktu. Może nie tylko na, na sesjach Rady Miasta i, na, i, na, i podczas prac komisji, ale może i poza tym, czego Państwu i, i sobie na przyszły rok oprócz zdrowia życzę. Dziękuję bardzo. Pani Ewa. Więc podziękowań ciąg dalszy. Pani Burmistrz, w imieniu własnym oraz mieszkańców Osiedla Mateki bardzo dziękuję za pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycję związaną z wyremontowaniem za kwotę około 350 tysięcy ciągu komunikacyjnego biegnącego od ulicy Bielarskiej w kierunku garaży przy ulicy Słonecznej oraz za pozyskanie środków zewnętrznych na rewitalizacji wojska sportowego na osiedlu Matejki, którego remont opiewa na kwotę 130 tysięcy złotych. Bardzo dziękuję członkom Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki za cenne wnioski i uwagi zgłaszane w trakcie komisji. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Ewo, ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Tadeusz, proszę bardzo. Przemiłym i przesympatycznym Panią Ewą lekko spóźnione albo, ale za to bardzo szczere życzenia imieninowe. Dziękuję bardzo. Brawo Panie Tadeuszu. Powinienem pamiętać, bo moja żona też jest Ewa, ale też spóźnione, spóźnione, ale szczere. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Szanowni Państwo, w związku z tym jeszcze życz, życząc naszym mieszkańcom zdrowia i siły na ten przyszły rok i jak najmniej problemów, um, chciałbym zakończyć tą ostatnią sesję um, w, tym, w tym roku um, i życzyć spokoju i zdrowia. Dziękuję bardzo. Zamykam. 33. sesję Rady Miejskiej w Kowarach 28 grudnia 2020 roku. Dziękuję bardzo.